Kompostowanie po prostu istnieje od milionów lat. Od kiedy istnieją rośliny na świecie, to zrzucają liście i one po prostu pod spodem się kompostują. My nie robimy przez kompostowanie nic innego, tylko po prostu naśladujemy ten proces. Warszawa na przykład ma prawie 2 miliony osób i wszystko wskazuje na to, że ta liczba mieszkańców będzie rosła, że wcale ich nie będzie mniej. Mniej więcej 40% tego co produkujemy, jeśli chodzi o odpady, to są odpady kuchenne, odpady zielone. Dzisiaj natomiast chyba dużo ważniejszym przykazem jest to, żeby surowce przetwarzać lokalnie. Skoro wiemy, że można kompostować... Kompostownik trochę jak dziecko, też wymaga opieki. Dzisiaj na przykład możesz wesprzeć projekty, które już są. Otwarte kompostowniki, projekty, które są złożone do budżetu obywatelskiego. To są ważne rzeczy, ważne edukacyjnie, ważne dla naszej przyszłości, dla naszych dzieci. Park Skaryczewski, kolejny park, w którym są dwa nawet miejsca, gdzie są kompostowane liście, gałęzie i trawa. Co jest super i to wszystko wykorzystywane tutaj na miejscu lokalnie. Kilka sposobów, bo kaszli jakieś wernik kompostowniki, ale jak mam możliwość założenia normalnego kompostownika na podłożu, to zróbmy to, po prostu z desek zbudujmy koiec, ko bo kompostowanie to jest proces tlenowy. Jeżeli zaczyna śmierdzieć, yy, nieprzyjemnie pachnieć, yy, to znaczy, że to nie jest ten proces, <ścoughs> to jest proces fermentacji. Ten przekaz właśnie tutaj. Thank <laughs> you.